Cześć! Cześć, witajcie. Dziś sobie poglądamy. O. Dobra, dziś sobie poglądamy Mamy o Ice Age Baby Nie w ogóle. Jak Way <śmiech> o tym nagrał film, to w ogóle zrobił się sieć popularne, co najmniej robią filmy. Może nie jest. No dobra. Poglądamy sobie to. Czekaj się. No i już, koniec. O, tutaj tutaj miał sobie owoce, to było śmieszne. Co? Dobra, oho, młotkiem dostał. Rybaci przecież są chłopy, jak laglu, możemy sobie pominąć. Hieeele yeah. <laughs> <Yeah>, Jel, please Co? <laughs> oh, Napisy końcowe są Aha, on strzelił tego dzieciaka War we'll B right back Przez to czego? Nie ja sobie to No no, temu mam bandom się miałem. Złoto jest. Hm. Otnieśli. <śmiech> Czekajcie. Dobra. O, Faj <laughs> sage! I miał wrócić jaka? Nie ma gdzie tarcza, nie ma nim Dobra. To było dziwne. To było dziwne. Oglądajmy sobie to jeszcze. Hmm. Czyli łapka w kule. Bo wiecie, co? To na następną część. Jeśli tu będzie, powiedzmy, 7 łapek w kule, to robię kolejną część. No to nala. Papa. Dobra, daj łapkę i subok. Czekajcie. No oczywiście daj lajka, jak jeśli chcesz więcej tego typu filmów. Yy, no dobra, no to nala. Pa. Pa. Pa. No dobra, kończmy.